Dobra. Za 30 minut będzie liga. Na 23 loka wypierdolę z tego Discorda. Ej! Daj mu tak, co znalazłem! Jak to? Ej! Widzowie! Jak to się stało? A co leżał Jak? No, znalazłem. No, znalazłem! Ej! Słatujcie, kurwa? kurwa noc mi ten dał po prostu Oj, ale się szybciej od razu kopie A ja mogę tego używać, czy nie? Ej, bateria to ty dałeś, czy nie? Bo nie wiem, czy mam to wyrzucić Leżało dziwnie? No jak mogło leżeć? No tak leżało, no wszystko tak leży w tej grze Ej, dobra, bo to bateria dał, pierdol się Nie będziemy oszukistami